No siema, w dzisiejszym odcinku spróbuję zrobić bold BoldClicka na moim Gloriusie Model D. Ogólnie jeżeli zapytacie po co ten wielki bold Click i po co to w ogóle jest, to sam nie wiem. Ok, więc pierwsza rzecz to w sumie odłożę podkładkę. Jak widać to biurko jest takie matowe, nie wiem jak to dokładnie nazwać. I dlatego, że jest matowe to łatwo można drag klikować na blacie. Serio gładko to leci, dobra, myszkę trzeba wstawić dobrze pod kątem oraz do góry nogami, e, ok, wydaje mi się, że na początek będziemy lecieć na prawy przycisk myszy, e, czyli teraz w sumie lewy, no ale wiecie jak to działa. Uwaga, uwaga, uwaga. Um, próbujemy robić bolt klika. Jak widać, e, kliki się rejestrują w Minecraft'cie, więc... Jestem ciekawa też, ile CPS-ów dzisiaj. Um, I jeszcze w sumie jedna rzecz. E, to nie mam jak... Jest jak na razie taśma zobaczenia tylko tutaj. Choć raczej dużo to nie da, e, to i tak um, zobaczymy, czy... Znaczy um, no, będzie działać, po prostu. E, nie ma też tutaj... O oh, kurczę, sorry. <grych> nie ma też tutaj... Um, Właśnie takiej taśmy izolacyjnej, ale przygotowałem taki kawałeczek i też właśnie na biurku jeszcze nie ma taśmy izolacyjnej, ale po tym pierwszym razie um, spróbujemy sobie nałożyć też na biurko. Ok, na razie tylko 11 kliknięć. Nie jest to takie łatwe. O, 12. Strasznie szybko poleciało. Czekajcie, teraz na lewy, znaczy na prawy. O kurde, co jest? O! Oh, było! Było! 40 coś. Wow! Lecimy. 26. Ej, nie jest to takie w sumie trudne, jak teraz patrzę. A teraz na lewni, na, jakby na środkowym palcu spróbujemy to zrobić. W sumie trochę kabel przeszkadza, bo mam go za mało. Czekajcie, muszę pójść po więcej kabla. Dobra, mamy już więcej kabla, jak widać i próbujemy teraz znowu na tym samym y, O, Okej, okay, tak. O tak. Mm, a okej okay. o mamy mamy mamy jest dobrze OK. okej wow teraz to o czyli łatwiej leci to na prawym czyli na przykład jeżeli będziecie chcieli powiedzmy good bridge'ować no to łatwiej to leci zdecydowanie właśnie na prawym a do 5 no to nie jest to takie już łatwe kurde myślałem że pójdzie to serio łatwiej ale szczerze jest to totalnie op ale w sumie jestem ciekaw, jak y, wyglądałoby, tu, y, wyglądałoby to y, na przykład przy robię Good Bridge'a. Y, tylko w sumie nie wiem, jak przy Good Bridge'a miałbym klikać klawisze. Uh, ale dobra, ja dalej testuję tutaj tego Bolt klika, bo jak widać, y, żeby robić tego Bolt Click'a, to niby tak łatwo da się na tym właśnie na blacie, jak jest taki dobry matowy i łatwy, no to da się drag klikować łatwo, niby. No, na blacie wiem świeżkie to brzmi, ale i tak nie jest to takie łatwe jeszcze, dobrze myszkę ustawić. I teraz, klawisz tak, czy tak? O, chyba tak będzie. O, 46 CPS-ów było. 64? Czy tylko mi się tak wydawało? jak widzicie, nawet na takim kloriusie da się dużo zrobić. A patrzcie, butterfly jaki słaby jest i... znaczy nie, nie bardzo słaby, ale jednak to nie są takie duże, duże kwoty. A teraz zrak klika zwykłego. A, mam strasznie teraz spocone palce, więc mi to tak dobrze nie wychodzi. Um, ale okej, okay, spróbujemy jeszcze raz zrobić na przykład na tym. 35. A, chyba było 41. Ok, jeszcze raz, eee. 68! A teraz się tego upewnimy, więc materiał slow motion i jak widzicie, jest to 68 cpsów Było. Było 68, jak dobrze widziałem, Ok 68 cpsów czyli 68 click per second, czyli sekund, second, e, second e, czyli mm, kliknię na sekundę. O oh, lol! Jeszcze raz, jeszcze raz, ale teraz może tak spróbujemy. 40, 50 chyba było. Było chyba już 50. 55. No, no, no. Dobra, nie, nie ma tragedii, serio, nie ma tragedii. A bo ja teraz na lewy, znaczy na środkowy palec, spróbuję, uwaga, ale już się to teraz leci. Wydawałoby się, że na, na środkowym palcu idzie to lepiej, ale wcale nie. Nie jest łatwo tak kontrolować, to co, to, co robi ten środkowy palec, więc, no. No, tak średnio, ale moim zdaniem rekord y, mój, czyli 68 CPS-ów bodajże, e, wcześniej widzieliście ile, e, no to serio dużo to jest na takim Gloriusie, serio, Glorius Model D i mam chyba ustawione 4 albo 2, nie, 2, chyba 2 minisekundy, ehm. Czyli co 2 milisekundy myszka może, to jest d Time, czyli co 2 milisekundy myszka rejestruje kliknięcia, a wiecie, a na przykład przy takim Gloriusie Model O bezprzewodowym to jest 0 milisekund, czyli myszka cały czas rejestruje te kliknięcia. Jestem ciekawy właśnie jak wyszłoby to na takim Gloriusie Model O, ale serio, jest mocno, jest potężnie, ok. Więc teraz y, kolejny test, czyli daję pomiędzy klawisze y, taką taśmę izolacyjną. Dobra, wkładamy. A może ją jeszcze na... Nie no, chyba takie będzie dobre. Nie będę ją na jeszcze mniejsze kawalu... kawal... kawałeczki y, składał. W... Dobra. Chyba przeżyję, chyba przeżyję. Uwaga. O, o, wypadło mi. No ale nie było tak źle, nie było tak źle... Okej, okay. no teraz, raz na y, drugim klewiszu, kurde, już mi wypadła, nie wiem dokładnie jak to dobrze włożyć, ale spróbuję jeszcze raz tutaj, teraz na takim jeszcze mniejszy, znaczy nie do końca grubszy, grubszy, ale mniejszy, Ok, wkładamy, no, wydaje mi się, że to przy się dużo nie daje. Bardziej przy blurry a 70 na przykład, naprawdę daje to moc, ale przy mnie, przy tym się przynajmniej ja nie widzę jakoś lepszości, no więc trochę słabo, ale teraz to, na co chyba wszyscy czekali, czyli nałożenie taśmy izolacyjnej na biurko. Nie wiem tylko, którą nałożyć. Wydaje mi się, że lepiej się w sumie na tej czarnej drak klikuje, ale spróbujemy może później obydwie. Dobra. Na początek kładziemy tą tutaj zielono żółtą Pójdę też szybko po nożyczki. Dobra, mamy nożyczki. Kurde, tłuste trochę. Dobra, bierzemy to tutaj. A... Kurczę, ta taśma jest trochę wkurzająca, ale przeżyjemy, przeżyjemy. Yy, kładziemy. A, to, no, nie, no nie, no nie, no nie, dobra, o, jest gig. Teraz nie wiem ile tego dać. Dobra, tyle będzie starczyć chyba. Tyle chyba będzie starczyć. Mam nadzieję, że też dobrze mnie słyszycie, jak nie, to po prostu będę zmieniał, po prostu będzie słychać mnie na gorszym mikrofonie od yy, telefonu. Dobra, pięknie, pięknie. Taśma izolacyjna tutaj nałożona. Dobrze się trzyma. O, ale trok, który schodzi. Wydaje mi się, że pobijemy teraz rekord. Serio, wydaje mi się, że teraz pobijemy rekord. Mam taką... Znaczy nie, nie świata, bo to się nam nie uda. Um, Okej, okay, testujemy. Kurde no, wcale nie jest lepiej. Wcale nie jest lepiej, przynajmniej tak na razie muszę, może trochę muszę się rozruszać z tą taśmą. A, nie tutaj. <śmiech> <śmiech> Okej, okay, nie było teraz wcale tak źle. 52 cpsy chyba udało nam się na, na tym, na na lewym przycisku zrobić, więc teraz znowu na prawym. Kurde, mi się wydaje, że z tą taśmą izolacyjną wcale jakoś nie jest lepiej, yy, więc to no, trochę słabo, bo myślałem, że nagle będzie wleć tutaj stuwa CPS-ów, ale to yy, nie tak łatwo więc troszkę słabo teraz przyklejamy tą czarną taśmę wydaje mi się, że ona będzie łatwiej chodzić ją ja zdecydowanie tutaj pod tą końcówkę zdecydowanie gorzej się ona jest taka bardziej chudsza, co nie jest chudsza i też taka strasznie łatwo się psuje kurde, kurde, kurde zaraz ja pójdę po jeszcze inną taśmę izolacyjną bo Paznokieć szybko tutaj wchodzi na to i łatwo tego. Łatwo łatwo tego się nie robi. Nie no. Moim zdaniem nie jest to jakoś super łatwe i super idealne e, na Gloriusie. To, to są może moje skille, może ja jakoś dobrze, dobrze tego wiecie. Nie, nie używam, nie używam, jakoś nie robię tego super. E, bo tak czasem jest. Teraz zdajemy jeszcze taśmę izolacyjną z klawiszy i zobaczymy, czy to nam coś da, bo po tym ta taśma izolacyjna, te klawisze po tej są takie klejące i to może być um, tym, um, tym sercem. I może wtedy będziemy mieć nagle ze 100 WCPSów. ów choć, no nie wiem, zobaczymy jak to da wyjdzie. Serio, ja jestem... Z... Strasznie się cieszę, że pobijam takie swoje rekordy. Okej, okay, pięknie taśma już zdjęta. Nie będę klikować na tej taśmie, na biurku, bo wydaje mi się, że dużo to i tak raczej gieda, da raczej pogorszy, więc. O szkurde! Jak mi szybko poszło, ale posłuchajcie te satysfakcjonujące dźwięki. No, powiedzcie naprawdę, napiszcie w komentarzach, czy podobają Wam się takie dźwięki. Serio, to jest satysfakcja. Ale teraz jakoś te cps -y nie szły tak łatwo, muszę przyznać. Może bez tej taśmy w sumie nie leci to lepiej, ale zdecydowanie zwykły drag-click fajnie sobie chodzi i serio, super to działa. No więc z dzisiejszego odcinka oświadczam za spełniony. Też się bardzo spełniłem. Jeżeli podobał Wam się tego typu odcinek, zostawcie proszę łapkę w górę e, dla satysfakcji i komentarz dla zasięgu. E, oczywiście też, żeby w sumie pozostaje po sobie ślad, e, że tutaj byliście. E, dziękuję Wam bardzo. E, rekord, e, mo, mój rekord e, chyba, no prawie 70 psów ów Widzieliście to na materiale. E, dziękuję wielkie, no i pa!